<laughs> It's a Black Rose Oh, oh, oh, oh, oh time, time, time, Oh, oh, oh, time, time, time, time. God, God, o, o, o, time, time, time, time, old time Taka ta że dziś znowu lecę, bym go ja robię sobie skęta na dzień, dobra ta płyta Dzisiaj lwale sobie remed, dzisiaj lecę, to bez filmy, mamy dużo tej heroiny, więc dzisiaj odecimy Taka wiosenka, ta że dziś znowu lecę, bym a ja robię sobie skęta na dzień, dobra ta płynta Dzisiaj lwale sobie remed, dzisiaj lecę, to bez filmy, mamy dużo tej heroiny, więc dzisiaj odecimy A ty tak, żoż, tak. żoż, będziesz z tego tylko ty, moja Ty ucemcy dobra, jest pora, moja Żeby nie ściga się od dziewczyny, bo dziewczyny, Jestem jedna, a ja miłość się darę w dziewczyna na pierwszym miejscu, a bez nich węgła Musisz się, się opamięta, skończona ta ósemka Bo ja palę skręta, na dziennicy Dzisiaj ósemka wow. Ósemka! Wow. Ósemka, ósemka Taka gorsza ta ósemka, że dziś znowu lecę dym go, a ja robię sobie skręta na dzieli dobre ta płynta Dzisiaj rwalę sobie ten dzisiaj lecę tu bez winy. Mamy duże te heroiny, gdzie dzisiaj odeci Taka gorsza ta ósemka, że dziś znowu lecę dym go, a ja robię sobie skręta na dzieli dobre ta płynta Dzisiaj rwalę sobie dym dzisiaj lecę tu bez winy. Dzisiaj dobra ta płynta, bo dobre ta meta Eluszej może bym więc sobie tego skręta w sensie drifta Bo wszystko było dobrze, a więc tak postanowię O, tak, time tak, tak, ok a ty tak, pan, time, time, tylko moja, to time, dobra time, jest, time prawda moja, żeby nie się o dziewczyny, bo dziewczyna jest niejedna, a miłość musie się dalej ta dziewczyna na to, miejscu, jest albo z nim węgła, musisz się opamiętać, bo ta bo ja was niejedna a my żenicie Taka groszna ta ósemka, że dziś znowu lecę A ja robię sobie z kęta na ziemi, dobra dobrota płyta Dzisiaj rwalę sobie, ten będzie To bez mnie mamy dużo te heroiny, więc dzisiaj odeci Taka groszna ta ósemka, że dziś znowu lecę do A ja robię sobie z kęta na ziemi, dobra dobrota płynta, Dzisiaj rwalę sobie, ten będzie się lecę To bez ta pogoda bardzo ładna jest To nie wintylnie legendy, bo faktycznie tak jest Ósemka to jest osiem wersów Nie zobaczcie, bo jest osiem leprenów Ujrzyjcie! bo to będzie kudosel uzemny A żeby do mnie, żeby o mnie, A ty tak, George, będziesz tylko tylko moja, W dobra dobra jest porada moja, żeby nie ścigać się o dziewczynę, bo dziewczyna jest nie jedna, a ja miłość się dalej spominaj, dziewczynę na tych miejscu albo a do mnie, musisz się opamiętać, bo ta ósemka bo ja w a nie ciekłę, się, w OSEMKA! Taka głośna ta ósemka, że dziś znowu ulecę tego, a ja robię sobie skęta na dziennik, dobro ta płyta Dzisiaj lwale sobie rynek, dzisiaj lecę tu bez swiny, mamy tych heroiny, więc dzisiaj odejdź Taka głośna ta usęka, że dziś znowu ulecę tego, a ja robię sobie skęta na dziennik, dobro ta płyta Dzisiaj lwale sobie rynek, dzisiaj lecę tu bez swiny